11 tydzień wychowania blasku ojcostwa. Blasku ojcostwa, także prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego zło chciało pokonać, ale on potrafił zło zaprząc w boże, boże sprawy. Aresztowanie prymasa miało być jego końcem. Komuniści nie wiedzieli, że w ten sposób dają mu czas, by przeprowadził Kościół przez 50 lat komunizmu właściwie suchą nogą, jak to niektórzy mówią, przez to Morze Czerwone. Jest takie pojęcie psychologiczne wyuczona bezradność, wprowadzone przez Zeligmana. Ten psycholog odkrył, przeprowadzając doświadczenia na zwierzętach, że zwierzę, które nie miało możliwości ucieczki przed jakimś bolesnym, nieprzyjemnym bodźcem, bo na przykład było zamknięte w klatce i gdzieś tam dozowano prąd. Potem, kiedy już poszerzono klatkę i była część, gdzie mógł uciekać, i to zwierzę mogło się skryć, nie uciekało, nawet nie próbowało ucieczki. Nauczyło się bycia bezradnym. Nie mając możliwości ucieczki przed złem, zwierzę jak gdyby nie brało pod uwagę tego, że może się ratować. I Zeligman stwierdził, że to odkrycie dotyczy także człowieka. Człowiek, który w dzieciństwie był wychowywany w atmosferze totalnej, totalnego braku miłości, braku bezpieczeństwa, który nie, mógł, nie miał gdzie skryć się przed tym złem, może się wyuczyć bezradności. I potem przeżywając problemy w życiu, będzie te problemy rozważał w sercu, będzie się ich bał, będzie się nakręcał, ale nie będzie potrafił uciec, nie będzie potrafił znaleźć optymalnego rozwiązania w trudnej sytuacji. Jest to rzeczywiście wyuczona bezradność. Prymas Wyszyński był w kilku miejscach internowania. W rywałdzie, w Próbniku, w Stoczku Warmińskim w Komańczy. Dziś ta cela wygląda bardzo surowo. W tamtym czasie w zimie na ścianie od wewnątrz występował lód. Na tej ścianie, patrzę, wisi oprawione bramki jakieś pismo, jakiś, jak, jakiś wykaz. Patrzę, jest to plan dnia prymasa. Nie był bezradny wobec tej sytuacji. Odcięty od swoich decyzjan, aresztowany, potraktował tą sytuację jako wyzwanie. Zaczął działać. Plan dnia gdzie przewidziany jest każdy punkt, piąta rano wstanie, potem modlitwa, rozmyślanie, śniadanie, praca, lektura w języku niemieckim, dalej odpoczynek, spacer, powrót do pracy, Eucharystia, brewiarz, aż do 22. Tak spędzał każdy dzień. I dlatego to, co miało go zniszczyć i odseparować od Kościoła w Polsce, stało się ratunkiem dla Kościoła. Pan Bóg poprzez prymasa potrafił zaprząc swoich przeciwników do swoich celów. Tam, w internowaniu, w tym odcięciu, odizolowaniu od wiernych, poza obowiązkami, które są właściwe dla każdego biskupa, wizytacje, bierzmowania, ciągłe spotkania, prymas miał czas, ten czas wykorzystał. Potraktował to jako wezwanie do czegoś nowego i w tym internowaniu pomyślał, że warto odnowić jasnogórskie śluby narodu polskiego, zwłaszcza, że był w Prudniku, a niedaleko stamtąd, w Głogówku, król Jan Kazimierz spotkał się z prymasem Leszczyńskim, by obradować nad oddaniem narodu polskiego Maryi ustanowieniem królową Polski. On o tym wiedział. Akurat miał pod ręką też trylogię, gdzie o tym przeczytał. Poza tym król Jan Kazimierz ruszył z tego Prudnika z zachodu do Lwowa, a prymas potem znalazł się w Komańczy. Mówi, przebyłem tą samą drogę widząc, że lud Polski zgromadzony w, w, na Jasnej Górze 26 czerwca 56 roku, kiedy odnawiano ślubowania jasnogórskie i wtedy wyniesiono prawdziwy obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ten oryginał z kaplicy cudownego obrazu Nawały przed, przed, przed kaplicę, przed, przed klasztor, kiedy chciano obraz sportem schować, ludzie z łzami w oczach zaczęli wołać, Maryjo, nie opuszczaj nas. I znowu prymas myśli, co z tym zrobić. I o, wtedy postanowił, że w Polsce dobrze by byłoby, cudowna kopia obrazu jasnogórskiego pregronowała po naszej ojczyźnie. I do dziś dnia trwa ta nieustanna pregronacja, która jest niesamowitym przeżyciem dla każdej parafii. Zobaczmy to, co kogoś mogło zniszczyć, załamać, dla prymasa było wyzwaniem. Nie miał tej nic z tej wyuczonej bezradności. Wyuczona bezradność rozwija się nie tylko w życiu dziecka, które nie miało dzieciństwa. Wyuczona bezradność pojawia się również wtedy, kiedy rodzice są nadopiekuńczy. Kiedy, tak jak to nieraz bywa, wyręczają dziecko w każdej czynności. Mama niesie dziecku teczkę do szkoły. Byłem świadkiem, że mama w pierwszej klasie i to nie na początku, bo to jeszcze jest zrozumiałe, ale pod koniec roku szkolnego przychodziła rano na ósmą, akurat była katecheza i dziecku wykładała z tornistra piórnik, katechizm, zeszyt, rozpakowała go, głaskała, przytulała, dzieci się patrzyły, co się dzieje. W ten sposób również niestety można wykształcić dziecko w dziecku te, tą wyuczoną bezradność, bo dziecko nie tyle dojdzie do przekonania, ale uwierzy w to, gdzieś w jego podświadomości zakoduje się, że nie jest w stanie sam działać, nie jest w stanie sam przeciwdziałać problemom, bo zawsze ktoś musi go wyręczać. Pamiętajmy o tym, że brak dania dziecku poczucia bezpieczeństwa, a także nadobiekuńczość, prowadzą do wykształcenia tak zwanej wyuczonej bezradności, która może stanowić ciężar przez całe życie człowieka.